Ja jestem Andrzej Kmicic. Prosto z Łowicza żem do Panny przyjechał. Czas na to będzie. Tu pierwsze służby i droższy legat, który naprzód chciałbym odziedziczyć. Jeno mi się bać panna tak od komina odwracasz, że mi otąd w oczy spojrzeć nie mógł. Odwróć się bać panna, a ja od komina zajdę. Jak mi Bóg miły. dam na stąd po, po moim dobrodzieju, że mi cię zapisał. Kiedy ślub? Jeszcze nie prędko, jeszcze mnie mać pana. Ale będziesz, choćbym ten dom miał podpalić. Na Boga, myślałem, że konterfekt pochlebiony, ale to widzę. Malarz wysoko mierzył, a chybił. Sto bizonów takiemu i piecem omalować, a nie one specjały, które mi oczy pasę. Miłoż to taki legat dostać. Słusznie nieboszczyk dziadoś mi powiadał, że pan gorączka. To są nas wszyscy w Smoleńskim, a nie jak wasi żmudzini? Raz, dwa i musi być jak chcemy, a nie to śmierć. Ej, to, to chyba tatarzy u was mieszkają. Wszystko jedno, a wasz panna jesteś moją z woli rodziców i po sercu. Po sercu to jeszcze nie wiem. Niechbyś nie była, to bym się nożem pnął. Śmiejący się, to no, pan mówisz. Są ludzie, którym majętność milsza od wszystkiego. Inni się w koniach kochają, inni za zdobyczą na wojnie gonią, a ja za żadne skarby bym Panny nie oddał. Dać Bóg. Im więcej patrzę, tym większa ochota do żeniaczki. Choćby jutro. Już tą brew, panna to chyba przypalonym korkiem malujesz. Słyszałam, że tak było czynią, ale ja mnie taka. A oczki, jakoby z nieba, od kompozycji słów nie brakuje. Nie warto żwać pan gdy tak obcesem na mnie nastajesz. Aż i mnie dziwno. To też obyczaj, noś Smoleński. Do, do niewias i mogę śmiało iść. Musisz królowo do tego przywyknąć, tak zawsze będzie. Musisz wać pan odwyknąć, bo nie może tak być. Ach, może się i poddam, niech mnie usieką. Wiesz, wać pan na wiesz. Radbym ci nieba przychylić. Dla ciebie, mój królu, gotowałem innych obyczajów się uczyć. A wiem to po sobie, że żołnierz prostach i więcej w obozach bywałem, niż na pokojach dworskich. Ejże, to nic nie szkodzi, bo i mój dziadoś był żołnierzem. Ale dziękuję za miłą chęć. Wadź panna mnie na, na nicce będziesz wodzić. Oj, niepodobny pan do takich, których na nicce przewodzą. Jak to? Mało to ojcowie nałamali na mnie rózek w będzie? Będę do statku przyszedł i różne piękne makseny spamiętał przewodniczki żybota. A którą żeś najlepiej spamiętał? Kiedy kochasz, padaj do nóg. Dla Boga, tego w konwencji nie uczyli. Wstawaj pan, bo się rozgniewam. I ciotka zaraz przyjdzie. A niech i całe chorągiew ciotek ciągu nadciągnie. Nie zaprasz i ochoty. Wstawaj, pan. I już wstaję. Siadaj, wać pan. Już siedzę. Zdrajcie, złać pana. Judasz! Nieprawda. Bo jak całuję, to szczerze. Chcesz się przekonać? Ani się bać, pan wasz. Aj, aj. jakie liczko. Jakie oczka. Trzymajcie mnie wszyscy święci, bo nie usiedzę. Nie trzeba wszystkich świętych ubywać. Siedziałeś, bać pan, cztery lata, a nie ślutajdził. Pozwól, bać na rączki całować. nie pozwolę. Wtedy nie będę pytał. U nas w mówią. Proś, a nie dają, co sam leś. Ja? Czy pójdę? Chyba by mi nogi, nie, nogi w, w ziemię korzenie zapuściły. Wtedy bym nie poszedł. A i wtedy prosiłbym kogo, żeby mnie wykarczował. Tak mi się chce szwedzkiego mięsa, jak wilkowi baraniny. Ha! szelm, kludraki, pończoszniki! Wpływam po łydkach inkursję czynią. Wtedy ich nogi spędzą i w domu usiedzieć nie mogą, jeno do cudzych krajów leżą. Znam ja ich bo on jeszcze pod panem Koniec Polskim przeciw nim czynił. A chcecie, wasz wiedzieć, kto wziął jasyr Gustawa Adolfa? To się nieboszczyka Koniec Polskiego spytajcie. Nic więcej nie powiem. Znam ja ich, ale i oni mnie znają tylko się szelmy zwiedzieli, że się ze starzał za głową. Zestarzał? Zobaczycie! Panie, panie wszechmogący, czemuś tak tę nieszczęsną rzecz rozgrodził, że wszystkie sąsiedzkie świnie włażą do niej teraz? I trzy najlepsze prowincje już spyskały. Ot co jest, ale któż temu winien, jeśli nie zdrajcy? Nie wiedziała zaraza, kogo brać. Jeno zacnych ludzi zabrała, a zdrajców zostawiła. Dajże Boże, raz jeszcze powietrze. Wojewodowi Poznańskiemu i Kaliskiemu a zwłaszcza panu Radziejowskiemu z całą jego rodziną. A jeśli byś chciał pieku, więcej obywatelów przysporzyć, to poślij tych wszystkich, tu onę kapitulację pod ojściem podpisali. Zestarzał się za głowa? Zestarzał? Zobaczycie. Tymczasem żołnierze odjechali prócz jednego, któremu Soroka rozkazał strażować przy chałupie. Niczyc pozostał sam w Izbie i począł rozmyślać nad własnym położeniem, które nie było godne zazdrości. Bogusław uszedł. Nad panem Andrzejem zawisła straszliwa i nieunikniona zemsta potężnych radziwił. I nic tylko nad nim, ale nad wszystkimi, których kochał, a krótko mówiąc nad Oleńką. Wiedział to Knicic, że książę Janusz nie zawaha się uderzyć go tam, gdzie będzie mógł go zranić najboleśniej, to jest wydrzeć zemstę na osobie wilek A A wszakże Olenka była w Kijdanach na łasce i niełasce straszliwego magnata, którego serce nie znało miłosierdzia. Im więcej Knicic rozmyślał nad swym położeniem, tym jaśniej dochodził do przekonania, że było ono po prostu straszne. Po porwaniu Bogusława Radziwiłłowie będą go mieli za zdrajcę. Stronnicy Jana Kazimierza, ludzie sapierzyńscy i konfederaci zbuntowani na Podlasiu mają go także za zdrajcę za potępioną duszę radziwiłłową. Wśród licznych obozów stronnic i obcych wojsk zalegających w tej chwili pola Rzeczypospolitej nie było ani jednego obozu, ani jednej partii, ani jednego wojska, które by go nie poczytywało za największego i najzacięższego wroga. Wszakże istnieje nagroda wyznaczona przez Chobańskiego za jego głowę, a teraz wyznaczą ją Radziwiłowie. Szwedzi, a kto wie, czy już nie wyznaczyli i stronnicy nieszczęsnego Jana Kazimierza. O, Tom piwa nawarzył, a teraz pić muszę, myślał Knicic. Porywając księdza, księcia Bogusława, porwał go dlatego, by rzucić pod nogi konfederatów, przekonać ich niezbicie, że z Radziwiłami zrywa i skupić się między nich. Zdobyć sobie prawo walczenia za króla i ojczyznę. Z drugiej strony, Bogusław w jego ręku był zakładnikiem bezpieczeństwa Oleńki. Lecz teraz, gdy Bogusław pogromił Gimicica i uszedł, nie tylko znikło bezpieczeństwo lęki, ale dowód, że pan Kniczic szczerze porzucił radziwiłowską służbę. Wszakże otwarta mu droga do konfederatów i jeśli trafi na oddział Wołodyjowskiego i jego przyjaciół pułkowników, może darują mu życie. Ale czy dla towarzysza przyjmą? Czy uwierzą? Czy nie pomyślą, że przybył na przeszpiegi albo dlatego, by ducha psuć? i ludzi doradził i uprzeczającym. Pan Zagłowa nie pomylił się o wiele, bo istotnie stanęło pod Warszawą blisko 70 tysięcy ludzi, nie licząc dywizji pana Czarnieckiego, która jeszcze nie nadeszła i nie licząc orężnej czeladzi obozowej, która w potrzebie stawała do sprawy, a której ćmy nieprzejrzane wlokły się za każdym obozem. Po przywitaniu się w powierzchnej ilustracji wojska, król podziękował Sabierzyńskim wśród ogólnego zapału, zabierne służby i odjechał do miastowa. Wojska zaś stawały na pozycjach, które im wyznaczono. Niektóre chorągwie pozostały na prawie, inne rozwróciły się na obu miasta. Olbrzymi tabor wozów przeprawiał się jeszcze do drugiego południa przez miasto. Na zajutrz okolice miasta zabiliły się tak namiotami, jakoby je śniegi pokryły. Nieprzeliczone stada koni rżały na przylepłych głoniach. Za wojskiem ciągnęli grupcy ormiańscy, żydowscy i tatarscy. Drugie miasto, większe i gwarniejsze od odleganego wyrosło na równinie. Szwedzi, przerażeni pierwszych dni potęgą Króla Polskiego, nie czynili żadnych wycieczek. Także pan Grodzicki, generał altylerii, mógł spokojnie odjeżdżać miasto, i plan oblężenia układać. Na drugi zaraz dzień czelać poczęła trójmłodziec znosić wedle jego konceptu szańca. Zaciągano na nie tymczasem mniejsze działa, większe bowiem miały dopiero za parę tygodni nadciągnąć. Król Jan Kazimierz posłał do starego Wittenberga, wzywając go do poddania miasta, do tworzenia broni i dając warunki łaskawy. Które, gdy o nich dowiedziano się, wzbudziły niepo, nieukontentowanie w wojsku. Przeżył owo nieukontentowanie głównie pan Zagłoba, który miał szczególną do pomienionego generała nienawiść. Król szwedzki zwątpiczy o sprawie na duńską wojnę Zdradziecki elektor. Korny przed silnym, uchwały przed słabym. Czołem do nóg Rzeczypospolitej uderzył i Szwedów począł bić. Zbójeckie zastępy rzeźników Rakoczego zmykały co sił ku swym siedmiogrodzkim komyszom, które pan Lubomirski ogniem i mieczem spustoszył. Lecz łatwiej im było wtargnąć w granicę Rzeczypospolitej, niż wyjść z nich bez kary. Więc gdy dopadnięto ich u przeprawy, grafowie siedmiogrodzcy klęcząc przed panem Potockim, Lubomirskim i Czarnieckim, w proku żebrali o litość. – Oddamy broń, oddamy miliony! – wołali. – Jeno, pozwólcie nam odejść! I przyjąwszy okup, hetmani zlitowali się nad tym wojskiem nędzników, lecz orda rozniosła ich na kopytach końskich u samych już progów domowych. Spokój począł wolna wracać na polskie równiny. Król jeszcze pruskie fortece odbierał, Pan Czarniecki miał do Danii zanieść Miecz Polski, bo Rzeczpospolita nie chciała już poprzestać na samym wypędzaniu nieprzyjaciół. Odbudowywały się ze zbliszczów wsie i miasta, ludność wracała z lasów, pługi pojawiły się narodem. Jesienią 1657 roku, zaraz po wojnie węgierskiej, cicho już było w większej części ziem i powiatów. Cicho zwłaszcza, na żmudzień. Ci z laudańskich, którzy swego czasu poszli z panem Wołodyjowskim, byli jeszcze gdzieś chętni w polu, ale już oczekiwano ich powrotu. Pani Makowiecka nadjechała o zupełnym już mroku, a Ketling wyszedł aż pod bramę na jej spotkanie i prowadził ją do domu z takim uszanowaniem, jakby księżnę udzielną. Chciała było zaraz na drugi dzień szukać sobie innej gospody w samym mieście, ale nie, na nic przydał się opór. Młody rycerz Puty błagał. Puty się na swoje braterstwo z Wołodejowskim powoływał. Puty klękał, aż zgodziła się i nadal u niego zamieszkać. Ułożono tylko, że i pan za głowa czas jakiś jeszcze zostanie, aby swą powagą i wiekiem niewiasty od złych języków zasłonić. On zgodził się chętnie, bo do Hajduczka niezmiernie się przywiązał, a przy tym zaczął sobie pewne plany w głowie układać, które koniecznie jego obecności wymagały. Dziewczyny obie były rade, a Basia od razu otwarcie po stronie Kietlinga wystąpiła. Dziś i tak się nie wyniesiem, Rzekła do wahającym się Pani Stolnikowej A później czy jedna doba Czy dwadzieścia To już wszystko jedno Ketung podobał się jej Zarówno jak Krzysi Bo on się wszystkim niewiastom Podobał Basia przy tym nigdy dotąd Nie widziała zagranicznego Kawalera Prócz oficerów sodoziemskiej piechoty Ludzi mniejszej szarży I dość prostych więc obchodziła go w koło, potrząsając czupryną, rozdymając chrapki i przypatrując mu się z dziecinną ciekawością, tak natarczywą, że aż usłyszała cichą naganę od pani Makowieckiej. Ale mimo nagany nie przestała go badać oczyma, jakby chcąc jego wartość rojmierską ocenić, a wreszcie poczęła wypytywać o niego pana za głowę. Wielki, czy to żołnierz? Rzej z nami niczy, być nie może. Widzisz, eksperiencję ma niezmierną, bo od czternastego roku życia przeciw Angielczykom służył, Rokoszanom służą, służąc przy prawdziwej wierze stojąc. Szlachcic też to jest wielkiego rodu, co i po jego obyczajności snadnie poznać możesz pan go widział w ogniu? Tysiąc raz będzie ci stał, ani się zmarszcz. Konia czasem poklepie i o afektach gotów gadać. Zanim moda o afektach wtedy rozmawiać, co? Moda wszystko czynić, przez co się kątem dla kul okazuje. A wręcz w pojedynkę równie on wielki? Ba! Ba! Szersze nie jest, nie ma co gadać. A panu Michałowi by wytrzymał? A? A, Michałowi by nie wytrzymał. Ha! Widziałam, że nie wytrzyma. Zaraz pomyślałam, że nie wytrzyma. Także to przy Michale się oponujesz? E co tam, Radam go nasz. Ale to sobie zauważ i za zakonotuj hajduczku, iż jeśli na koru bitwy nie ma lepszego niż Ketling. Wtedy dla niewiast jeszcze on bardziej perikolosów, które się w nim dla jego urody zapamiętale kochają. Trach też to i w Amorach znakomity. Wać pan, co lepiej powie Krzysi, bo mnie Amory nie w głowie. Krzysiu, Krzysiu, chodź jeno na słowo. Jestem. Pan za Zagłub powiada, że żadna panna nie spojrzy na tyklinga, żeby się zaraz w nim nie rozkochała. Ja już go obejrzałam z każdej strony i jakoś mi nic. A ty, Zali, już co czujesz? Baśka! maśka. Spodobał ci się, co? Statku, daj spokój. Moja Basiu, nie powiadaj dlaczego? Bo Właśnie tam do mi się Krzysia, która z natury była czujną i przenikliwą, była prawie pewną, że to oni do niego mówią że ją niemal za jego narzeczoną uważali. A ponieważ nie mogła przewidzieć, że pan za głowa szepnął już każdemu z ich mości coś do ucha, więc zachodziła w głowę, skąd się owe ludzkie przypuszczenia biorą. – Czy ja mam co na czole wypisanego? – myślała z niepokojem, zawstydzona i stroskana. A w temi słowa zaczęły ją dolatywać przez powietrze niby nie do niej mówione, ale głośne. Szczęśliwy Ketling, w się rodził, nie dziw bojął Ładyż i tym podobne. Inni grzeczni kawalerowie, chcąc ją zawabić i coś miłego jej rzec, rozmawiali z nią o Ketlingu, chwaląc go niezmiernie, wynosząc jego męstwo, czynności dworskie, obyczaje i ród starożytny. A Krzysia, rada nie rada, musiała słuchać i oczy jej, mimo woli, szukały tego, o którym była mowa, a czasem spotykały się z jego oczyma. Wówczas czar ogarniał ją z nową siłą i sama o tym nie wiedząc, upajała się jego widokiem. Bo jakże różnił się Ketling od tych wszystkich szorstkich postaci żołnierskich. Królewicz między swymi dworzami myślała Krzysia, patrząc na tę szlachetną, arystokratyczną głowę i na te anielskie oczy pełne jakowejś przyrodzonej melancholii i na to czoło osienione półowym, bujnym włosem. Serce poczynało w niej wleć i zamierać, jakby to była dla niej najdroższa w świecie głowa. On to widział i nie chcąc powiększać jej zmieszania, nie zbliżał się, chyba że kto inny obok siedział. Gdyby też była królową, nie mógłby otaczać ją większą czcią i większymi atencjami niż to czynił. Mówiąc do niej, schylał głowę i zasuwał za siebie jedną nogę, jakby na znak, że przytęknąć w każdej chwili gotów. Mówił zaś z powagą, niby żartobliwie, chociaż na przykład z Waśką żartował. W obchodzeniu się jego z nią, obok czci największej był raczej pewien odcień pełnego słodyczy smutku. Dzięki tej powadze nikt inny nie pozwolił sobie również ni na słowa zbyt wyraźne, ni na żart zbyt śmiały, jak gdyby wszystkim udzieliło się przekonanie, że to jest Pana na godnością i urodzeniem od wszystkich wyższa, z którą nigdy nie dość polityki. Krzysia była mu za to serdecznie wdzięczna w ogóle. Wieczór ten upłynął dla niej kłopotliwie, ale słodko. Gdy się zbliżyła północ, kapela ustała grać, panie pożegnały towarzystwo, a między rycerstwem poczęły krążyć gęsto kielichy i rozpoczęła się szumniejsza zabawa, której godność ketmańską objął pan za głowę. Moja mościa pan? albo lepiej moja przyszła Wysłuchaj mnie bo on też wyś... scyta, nie jakowyś scyta, ani tatarzy, nie no przyjaciel. Który, chociaż sam, nie bardzo szczęśliwy, Przecie twojego szczęścia pragnie. Już się wszystko wydało, że się z Ketlingiem miłujecie. Panna Basia mi to w gniewie słusznym w oczy rzuciła. Ja zaś nie ukrywam, że wypadł z tego domu w pój, I leciałem szukać pomsty na Ketlingu. Żal żalem, a rady nie ma. Że cię Ketling pokochał, nie dziwota. Któż by ciebie nie pokochał? A żeś ty jego pokochała? To taki już mój los. Dziwić się też nie ma czemu, bo chciemy tamto ketlinga. Tak miłować, żeby dla siebie wszystko chcieć, nie sztuka. Czego nam się w serce rozdziera, pomyślałem, Nie lecie lepiej jedno przycierpi, a tamtym Daj Dajcie Boże Krzysiu szczęście z Daj Dajcie Boże Krzysiu szczęście. Mnie trochę boli, ale to nic. Uściśnij mu głowę. Nacierpiało się chłopisko też. Bóg wam błogosław. Nie pójdziesz bać panna do klasztoru. Wolę, że mnie będziecie błogosławić, niż żebyście mieli przeklinać. Wzglijcie do drugiej izby. Ja też sobie pójdę, sobie przyklęknę i Panu Jezusowi się polecę. A czego tak panna płaczesz? Taki mi żart, o, dla Boga, o Jezu, Pan Michał taki zacny, taki poczciwy, o, dla Boga. Bóg Ci zapłać, Bóg Ci zapłać za serce, no, cicho, nie. Głupia Krzysia, ja bym wolała jednego Pana Michała niż dziesięciu ketingów. Ja Pana Michała kocham z całej siły, lepiej niż ciotkę, lepiej niż wujka, lepiej niż Krzysię. Naprawdę ja, a co, ty tak, tak, tak! On ją kochał okrutnie, a ona jego. I dobrze im było razem, tylko chociaż czwarty rok już żyli ze sobą, dzieci nie mieli. Natomiast gospodarowali za wzięcie. zakupił za swoje i baśne sumy kilka wiosek w pobliżu Kamieńca, za które tanio zapłacił, bo już się byli płochliwi ludzie pod strachem nawały tureckiej, radzi w tamtych stronach wyprzedawali. W tych majątnościach ładki rygor żołnierski wprowadzał. Niespokojną ludność w kluby brał, popalone chaty wznosił, portalicje, to jest dwory obronne, fundował, w których tymczasową załogą żołnierstwo stawało. Słowem, jak dawniej dzielnie kraju bronił, tak teraz dzielnie gospodarzyć począł, szabli zresztą z ręki nie wypuszczając. Sława jego imienia, najlepszą była jego majątności ochroną. Z niektórymi murzami wodę na szable lał i po zawarł. Z innych bijał. Kupy swawolne, kozackie, luźne watachy urdyńskie, rozbójnicy ze stepów i opryszkowie z oddajów bezarabskich drżeli na wspomnienie małego sokowa. Więc stada jego koni i owiec, jego bawoły i wielbłądy chodziły bezpiecznie po stepie. Nawet sąsiadów jego szanowano. Mienie jego przy pomocy dzielnej niewiasty rosło, otoczyła go cześć i miłość ludzka. Ziemia rodzinna przyozdobiła go urzędem, Hetman go kochał, Basza Chociński ustami letnym smokał w dalekim Krymie, w Bachczy Saraju powtarzano ze czcią jego imię. Gospodarka, wojna i miłość – oto były trzy przątki jego żywota. Znojne lato roku 1671 zostało państwa Wołodyjowskich w dziedzicznej basinej wsi Cokole. Sokół ów był pełną między ich majątnościami. Podejmowali tam oni huczno i tworno pana Zagłobę, które na trudy podróży Nina wiek swój niezwykły nie bacząc, przybył do nich w odwiedziny, spełniając solenne przyrzeczenie na ślubie państwa Wołodyjowskich dane. Wszelako szumne gody i radość z drugiego gościa gospodarzy wkrótce zostały zerwane rozkazem hetmańskim nakazującym Wołodyjowskiemu objąć komendę w chryptiowie. Tamże nad granicą mołdawską czuwać, głosów od strony pustyni nasłuchiwać, stróżować, luźnym czambułom zabiegać i okolice z hajdamaków oczyścić. Mały rycerz, jako żołnierz do posłów Rzeczypospolitej zawsze chętny, Wnet nakazał, aby czelek ściągnęła stada z wywiłczyła wielbłądy i sama w sprojnym poglądowym stanęła. Rozdzierało się wszelako jego serce na myśl rozstania z żoną, bo ją tak kochał i miłością męża i ojca, że prawie dychać bez niej nie mógł, a brać ją w dzikie i głuche puszcze uszyckie i na niebezpieczeństwa przeróżne narażać nie chciał. Oddział wczorawiców kilkanaście koni liczących przed miły naprzód, by drogę opatrywać i komendantów o przyjeździe pani Wołodyjowskiej uprzedzać, aby kwatery wszędzie mieli gotowe. Za owym oddziałem postępowała główna siła lipków. Za nią Sanie z Basią i Epką, drugie z Usługą Niebieścią i znów pomniejszy oddział zamykający pochód droga była dość ciężka z powodu zapstw śnieżnych. Bory Sosnowe, nie tracąc na zimę swego iglastego poszycia, mniej przepuszczają śniegów na podłoże, lecz puszcza ciągnąca się z strowskiego brzegu, złożona po największej części z dębów i innych drzew liściastych, obnażona teraz ze swego przyrodzonego sklepienia, zasypana była do pół dni. Śnieg zapełnił również, co węższe jary, miejscami wznosił się na kształt fal morskich, w których spiętrzone czuby zwieszały się tak, jakby miały runąć za chwilę i spłynąć się z ogólną białą powierzchnią. W czasie przejazdu trudnych jarów i na pochyłościach Lipkowi podtrzymywali stanie poprosami. Tylko na wysokich równinach na których wiatry wygładziły skorupę śnieżną, jechały szybko śladem tej karawany. Wraz z Nawirachem i dwoma uczonymi, a nad bratami, wyruszyła przedtem skryptowa. Droga była ciężka, nie takie jednakże, jak czasem bywała, tych puszczańskich pełnych, rozpadnych rzek, strumieni i jarów w krainach. Więc się spieszyli. Że, z nim, że nim zapalnie noc głęboka, potrafią zdążyć do przepaściastego jaru, na dnie którego leżą mochilów. Przy tym zanosiło się na długą pogodę. Po rumianej zorzy wstało słońce i w jego promieniach rozbłysły jary, równie i puszcza. Gałęzie drzew zdawały się skrami oblepione, skryczliły na śniegu, aż oczy bolały od blasku. Z wysokich miejsc przez polany, Jakby przez okna puszczy, Wzrok leciał aż hem ku I gubił się na białym i sinawym, A zalanym słońcem widnokręgu. Powietrze było suche, raźne. W taką pogodę ludzie, Zarówno jak po szeregach, Wyrzucając noc pary, ale w kowie, choć mróz szczypał Ich po nogach tak, Przepotkurczali je ustawicznie pod hałaty, śpiewali wesoło pieśni. Tacy oni wszyscy, kiedy służba, to służba. Michalisko moje też ani na mnie spojrzy, kiedy funkcja wojskowa przyjdzie. I źle, żeby było inaczej, bo jeśli żołnierze kochać, to ko dobrego. Ale na popołudniach też będzie z nami. Patrz, żebyś go nie miała na to. Zakonotowałeś, jaki był radosny, gdy wyjeżdżał? aż od niego mu nabiła. Widziałam, bardzo był radosny. A co dopiero będzie, gdy pozwoleństwo od Pana Nowowiejskiego otrzyma? Oj, co mnie jeszcze czeka? Dzieje się wola Boża? Chociaż serce zamieram we gdy o ojcu pomyślę. Nóż się zatnie, nóż zakrzyknie i pozwoleństwo odmówi. Będę się potem miała spyszna, gdy do domu wróci. Wiesz, Efka, co ja myślę? A co? Bo no to z Azją nie ma żartu. Twój brat mógłby się siłą sprzeciwić. Ale ojciec swój komendy nie ma. Otóż ja myślę, że jeśli od razu się zatnie, to Azja i tak cię weźmie. Jakże to? Od po prostu porwie Mówią, że z nim nie ma żartów. Tu dojoba krew. Weźmie ci ślub u pierwszego księdza po drodze. Gdzie indziej to trzeba zapowiedzieć. Metryk. Pozwoleństwa. Ale tu dzikie strony. Tu wszystko trochę po tatarsku. Tego się boję. Azja na wszystko go. Tego się boję. Tak. Czy tego boisz, jak właśnie mysz słoniki? O, znają cię! Przekleństwa ojcowskiego bym się bała, a wiem, że Azja gotów na nic nie zważać. Bądź dobrej myśli. Oprócz mnie, masz jeszcze brata do pomocy. Prawdziwe amory zawsze postawią na swoim. Powiedział mi to pan za głowa, wtedy jeszcze, kiedy Michałowi ani śniło o mnie. Wieści o przebyciu Basi piorunem rozleciały się po ale nikt, prócz małego rycerza, pana zagroby i niewiast służebnych, nie widział jej ni tego wieczora, ni następnych. Po owym omdleniu przy progu izby odzyskała jeszcze na tyle przytomność, że mogła przynajmniej w kilku słowach powiedzieć, jak i co się zdarzyło. Lecz wnet poczęły się nowe omdlenia, a w godzinę później lubo ją cucono wszelkimi sposobami. Ogrzewano, kojono winem, próbowano karmić, nie poznawała już nawet męża i nie było wątpliwości, że poczyna się dla niej długa i ciężka choroba. Tymczasem jednak próg uczynił się w całym Frekwjonie. Żołnierze, dowiedziawszy się, że pani wróciła używa, wysypali się na Majdan jak rój pszczół. Oficerowie zebrali się wszyscy w świetlicy i szewcząc z cicha wyglądali niecierpliwie nowin z alkierza, w którym złożono basie. Przez długi czas jednak nie można się było niczego dowiedzieć. Wprawdzie chwilami przemykały pędem przez świetlicę służebne niewiasty. To do kuchni pogrzaną wodę, to do apteczki po plastry, maści, dryakie, ale te nie pozwalały się zatrzymywać. Niepewność zaciążyła ołowiem na wszystkich sercach. Coraz większe tłumy nawet ze wsi zbierały się na Majdanie. Pytania krążyły z ust do ust. Rozeszła się wieść o zdradzie Azji i o tym, że pani ocaliła się ucieczką, ale że uciekała cały tydzień bez jadła i spania. Na ową wieść podnosiły się piersi wściekłością. Wreszcie ogarnęło gromady żołnierzy dziwne, a straszliwe wrzenie, bo tłumione obawą, by głośnym wydechem nie narazić zdrowia chorej. Pan Makowiecki pilnie wszystko spisywał, lecz pan Wołoryjowski, chcąc z jeńca poskromić, wpyskł go po ostatnich słowach uderzył. Stropił się turczyn i zaraz nabrał do małego rycerza szacunku. A i ogólnie Przystojniej wyra wyrażać się w oczach. Po skończonym badaniu, gdy wyprowadzono go z sali, pan Włochowski rzekł: Trzeba tych jeńców i ich zeznania w skok do Warszawy wysłać, bo tam na Dworze Królewskim jeszcze nie wierzą w wojnę. Co to są mechentysy, z którymi Halil i Murat mają się przeprawiać? spytał Radz Mechentysy są to inżynierowie, którzy zasłony i nasypy pod armaty będą przygotowywali, odparł Makowiecki. A jak Waszmościowie myślicie, prawdę mi ten jeniec powiadał, czy też zgoła udała. Jeśli się waszmością podoba, odrzekł Wołodyjowski, można mu będzie pięty przypalić. Mam ja wachmistrza, który Azję Buchajbejowicza oprawiał i który w tych rzeczach jest ekskluisitimus. Ale moim zdaniem Janczar prawdę we wszystkim mówi. Przeprawa wnętrz się rozpocznie, której przeszkodzić nie zdołamy, ba choćby nas było sto razy więcej. Przeto nie pozostaje nam nic innego, jak się zabierać i do kamieńca z gotową wieścią jechać. Tak mi dobrze pod szłańcem poszło, że radbym się w zameczku zawrzeć, rzekł pan podkomorzy. Bylem miał pewność, że mi ważność od czasu do czasu na pomoc kamieńca wyskoczysz. Niechby potem było, co ma być. Mają dwieście dział, odrzekł Boweryowski, a gdy dwie ciężkie armaty przeprawią, w zamek ów dnia jednego nie wytrzyma. Sam się chciałem w nim zawrzeć, ale teraz, gdym go opatrzył, widzę, że to na nic. Inni przyłączyli się do zdania małego rycerza. Pan Lanskoroński upierał się jeszcze, czas jakiś dla fantazji, że w Żwańcu zostanie, ale zbyt był doświadczonym żołnierzem, aby nie przyznać słuszności Wołnijowskiemu. Wreszcie rozmysły jego przedział pan Wasilchowski, który przybywszy z pola, wpadł spiesznie do zamku. W kościenę potrzeby ludzie krząkać i kasłać. Jako zwykle przed Po czym ucichli i wszystkie oczy zwróciły się na ambonę. Wtem z ambony oswało się warczenie pębna. Zdumieni się słuchacze. Ksiądz Kamiński zaś w bęben jakby nad trwogę. Nagle urwał i nastała cisza śmiertelna, po czym warczenie zwało się po raz drugi. Po raz trzeci. Nagle ksiądz Kamiński cisnął paleczki na podłogę kościelną Podniósł obie ręce w górę i zawołał. Panie pułkowniku Wołodyjowski, odpowiedział mu krzyk spazmatyczny baś. W kościele uczyniło się po prostu straszno. Pan Zagłoba podniósł się i na współkę z panem Muszalskim. Wynieśli on dla niewiastę z kościoła. Tymczasem ksiądz wował dalej. Na Boga, panie Wołodyjowski, larum grają, wojna, nieprzyjaciel w granicach, a ty się nie zrywasz, szabli nie chwytasz, na koń nie siadasz! Co się stało z tobą, żołnierzu? Zaliść swej dawnej zapomniał cnoty, że nas samych w żalu jeno i drwocy zostawiasz. Bezbrały rycerskie piersi, płacz powszechny zerwał się w kościele i zrywał się jeszcze kilkakrotnie gdy ksiądz notę niłość ojczyzny i męstwo zmarłego wysławiał, a i kaznodziejem porwały własne słowa. Twarz mu pobladła, czoło okryło się potem, a głos drżał. Uniósł go żal za zmarłym rycerzem, żal za kamieńcem, Żal za zgnębioną rękoma wyznawców Księżyca Rzeczypospolitą. I taką wreszcie kończył swoją mowę modlitwą. Kościoły, o Panie, zmienią na meczety i koran tam śpiewać będą, gdzieśmy dotychczas Ewangelię śpiewali. Ogrążyłeś nas, Panie, odwróciłeś od nas oblicze Twoje i w moc sprośnemu turczynowi nas poddałeś. Nie zbadamy Twoje wyroki, lecz kto, o Panie, teraz opór mu stawi Jakie wojska na kresach, wojować go będą? Ty, dla którego nic nie jest w świecie zakryte. Ty wiesz najlepiej, że nie masz nad naszą jazdę, która Ci, Panie, tak skoczy, jako nasza skoczyć potrafi. Takich, że obrońców się pozbywasz, za którymi plecami całe chrześcijaństwo mogło wysławiać imię Twoje. Ojcze Dobrotliwy, nie opuszczaj nas. Okaż miłosierdzie Twoje. Ześlij nam obrońcę. Ześlij sprośnego Makometa pogromcę. Niech tu przyjdzie. Niech wstanie między nami. Niech podniesie upadłe serca nasze. Ześlij go Panie. W tej chwili rum uczynił się przy drzwiach i do kościoła wszedł pan hetman Sobieski. Oczy wszystkich zwróciły się na nie. Dreszczy jakiś wstrząsnął ludźmi, a on szedł z brzękiem ostróg Ku katafalkowi wspaniały z twarzą rzymskiego Cezara ogromny. Zastęp żelaznego rycerstwa szedł za nim. Salwator krzyknął w proroczym uniesieniu ksiądz. A on klęknął przy katafalku. I począł się modlić za duszę Wołodyjowskiego. Mają Państwo już rozdany epilog z pana Wołodyjowskiego, więc zachęcam teraz, żebyśmy wspólnie, głośno, żeby cały sokoł słyszał, przeczytali. W rok przeszło. O. Dziękujemy pięknie wszystkim Państwu, którzy, bra którzy brali udział w naszym narodowym czytaniu. Przypomnę, była to ogólnopolska akcja Czytamy z trylogię Henryka Sienkiewicza. Akcja pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Zapraszamy wszystkich Państwa na przyszły rok 2020. 15, również we wrześniu spotkamy się tutaj na szewskim rynku.